Zajmiemy się dziś rynkiem pracy. We wszystkich odcinkach, gdy mówię o wynajmie czy pracy, posuwam się do dużych uproszczeń. Robię to po to, aby móc zaprezentować niektóre pojęcia pojawiające się w tym kursie mikroekonomii w nieco bardziej realistycznym kontekście. Należy jednak pamiętać, że to przykłady dalece uproszczone i tak naprawdę obraz sytuacji może być dużo bardziej złożony. Mamy tu rynek prostych prac, Niewymagających nie wymagających od ludzi żadnych kwalifikacji. Na osi pionowej jest stawka godzinowa, czyli w pewnym sensie cena pracy. Ta przerwa oznacza, że przeskoczyłem od zera od razu do 5 i 6. Natomiast tutaj mamy ilość pracy, mierzoną w milionach godzin miesięcznie. Tu także jest przerwa, bo przeskoczyłem od razu do 20 i 21 milionów godzin. Jedna ważna kwestia. Gdy mówimy o popycie na rynku pracy, nie chodzi o konsumentów, lecz o… pracodawców. W większości sytuacji popyt dotyczy konsumentów, a tu dotyczy pracodawców, bo oni w pewnym sensie kupują pracę. Natomiast podaży nie zapewniają firmy, lecz ludzie oferujący swoją pracę, czyli pracownicy. Na początek załóżmy, że nasz rynek pracy nie podlega żadnym regulacjom. Ma zatem naturalnie ustaloną cenę równowagi, godzinową stawkę równowagi wynoszącą 6 dolarów oraz równowagową ilość dostarczonej pracy wynoszącą 22 miliony roboczogodzin miesięcznie. Załóżmy jednak, że władze tego hipotetycznego miasta lub państwa myślą sobie, Sześć dolarów to bardzo niskie wynagrodzenie. Przecież nie da się normalnie żyć, zarabiając tyle. Władze z jakiegoś powodu uznają tę stawkę za zbyt niską. Możliwe, że ich wyborcy to ludzie zarabiający tyle, więc mówią uchwalimy prawo, które wam pomoże. Wprowadzimy płacę minimalną. Uchwalimy ustawę wymagającą, by każdy pracodawca płacił co najmniej siedem dolarów za godzinę. Co najmniej 7 dolarów za godzinę. Mamy tu zatem. Mamy tu zatem dolny limit ceny. Stawka godzinowa nie może być niższa. W odcinku o czynszach mieliśmy górny limit ceny. Tam była maksymalna cena mieszkania, a tu jest minimalna cena pracy. Ta minimalna cena pracy jest wyższa niż cena równowagi, więc rynek zostanie zakłócony. Teraz najniższa płaca jest tu. 7 dolarów. Tu jest najniższa stawka godzinowa. Minimalna stawka godzinowa. Co teraz nastąpi? Zacznijmy od popytu. Pracodawcy stwierdzą, skoro teraz mamy płacić 7 dolarów za godzinę, to stać nas tylko na 21 milionów roboczogodzin. Stać nas teraz tylko na 21 milionów roboczogodzin. Natomiast pracownicy powiedzą: Rety, mogę teraz zarobić 7 dolarów za godzinę. Po wzroście stawek do 7 dolarów za godzinę, więcej ludzi będzie chciało pracować. Ktoś powie, harowałem 40 godzin tygodniowo za 6 dolców za godzinę, ale za 7 dolców mogę pracować nawet 45 godzin. Student będący pod kreską pomyśli, płace są tak wysokie, więc może podejmę pracę. Albo emeryt dostający te 6 dolarów w emeryturze wróci do pracy. Albo niepracujący rodzic, którego te 7 dolarów skłoni do... Porzucenia roli gosposi. A więc w rezultacie podaż pracy, wielkość podaży pracy wyrażona w godzinach wzrośnie. Przy 7 dolarach za godzinę ludzie zaoferują rynkowi tyle roboczogodzin. Co jednak się stanie. Co się stanie w tej sytuacji? Mnóstwo ludzi chętnie podjęłoby pracę, ale zapotrzebowanie jest tylko takie. Mamy więc do czynienia z nadpodażą pracy. Interpretując to inaczej, praca jest dla 21 milionów ludzi, a chętnych jest 23 miliony. Mamy więc 2 miliony ludzi, którzy są bezrobotni, którzy szukają pracy, lecz nie mogą jej znaleźć. Powtórzę. To daleko idące uproszczenie, bo na przykład w tym punkcie nie ma bezrobocia. A wiadomo, że nawet gdy gospodarka działa na pełnych obrotach, Zawsze jest jakieś bezrobocie. W wyniku różnych zawirowań ludzie rzucają pracę lub zostają z niej zwolnieni i szukają nowej. Można więc uznać, że to zbędne bezrobocie albo że model jest zbyt prosty. Tylko w idealnym świecie może być zero bezrobocia. Tutaj więcej osób szuka pracy, bo wzrosły płace, ale spadło zatrudnienie, ponieważ pracodawcy są zmuszeni więcej płacić. Jak w takiej sytuacji określić, ile osób straciło pracę? Bo pamiętajmy, że teraz więcej osób zaczęło szukać pracy. Jak określić to liczbowo na podstawie liniowych krzywych podaży i popytu? Przedtem była praca dla 22 milionów ludzi, zakładamy, że mamy tu ludzi, a nie roboczogodziny, a teraz tylko dla 21 milionów. Zatem według tego modelu pracę stracił milion ludzi. 1 milion zatrudnionych. Rozważmy teraz kwestię nadwyżki. Przed ustaleniem płacy minimalnej nadwyżką był cały ten obszar. Cały ten obszar leżący pod krzywą popytu i nad krzywą podaży. To była łączna nadwyżka do podziału na nadwyżkę konsumenta i nadwyżkę producenta. Tutaj między ceną równowagi a krzywą podaży była nadwyżka producenta. Pamiętajmy, że producentami pracy są pracownicy. To była więc dodatkowa korzyść. Ponad koszt alternatywny, jaką zyskali pracownicy. Ten obszar zacieniowany na biało. A to była nadwyżka konsumenta, czyli pracodawców. To dodatkowa korzyść pracodawców, dodatkowa korzyść ponad koszty płacowe, które musieli ponieść. Natomiast teraz przy płacy minimalnej, tu jest odgórnie ustalona cena, a tu liczba roboczogodzin, na jaką jest popyt. Zatem utracona nadwyżka to pole tego obszaru. Pole tego trójkąta. Obliczenie tego pola nie jest trudne. Jego wysokość to 1 milion roboczogodzin miesięcznie. Piszemy więc 1 milion. Napiszę tylko 1. Pamiętajmy, że to 1 milion razy ta podstawa, razy ta podstawa trójkąta, czyli 2 dolary za godzinę. A więc razy 2, razy 1, druga. 1 razy 2 dałoby pole prostokąta. Aby uzyskać trójkąt, dzielimy przez 2. Razy 1, druga i wychodzi… To się skraca i wychodzi dokładnie 1. Jednostki to dolary na godzinę, razy miliony godzin miesięcznie, czyli miliony dolarów miesięcznie. Wynik to 1 milion dolarów, Jeden milion dolarów miesięcznie nadwyżki, łącznej nadwyżki łącznej nadwyżki, którą ten rynek utracił z powodu regulacji płac przy wszystkich założeniach tego modelu. Tak jak w poprzednim odcinku mamy milion dolarów miesięcznie zbędnej straty społecznej ale nie wszyscy tu tracą. Ponieważ cena pracy została wywindowana, to ludzie mający pracę, ci, którzy wykonują te 21 milionów roboczogodzin miesięcznie, ich nadwyżka producenta wzrosła. Bo odległość między ich płacą a kosztem alternatywnym jest teraz większa. Zatem ci szczęściarze, którzy teraz mają pracę, mogą się cieszyć większą nadwyżką producenta. Natomiast pracodawcy, teraz będący po stronie popytu, ci, którzy płacą teraz za te 21 milionów roboczogodzin, mają teraz mniejszą… mają teraz mniejszą nadwyżkę konsumenta, mniejszą nadwyżkę pracodawcy. A więc w przypadku pierwszych 21 milionów jednostek pracy dochodzi do redystrybucji nadwyżki między pracodawcami a pracownikami, ale w rezultacie wzrostu płac po ustaleniu płacy minimalnej zmniejsza się wielkość popytu, więc o ile ufamy temu modelowi, następuje pewna redukcja zatrudnienia.